Cześć, witajcie, dawno się nie widzieliśmy, za co przepraszam. Postaram się regularnie umieszczać odcinki. Chciałabym Wam powiedzieć dzisiaj na temat tego, dlaczego warto stosować oliwę z oliwek, oczywiście z pierwszego tworzenia. Mało kto z nas wie o tym, że na rynku naszym oliwa z oliwek jest często podrabiana niestety. Nie mamy dobrej, takiego dobrego dostępu do oliwy z oliwek. Dlatego warto wiedzieć również, jak dobrze wybrać ten produkt. Ja oliwę z oliwek stosuję od kilku lat. Bardzo jestem zadowolona z efektów działania, jakie przynosi. Czuję oczywiście różnice. Wcześniej nie używałam generalnie w kuchni żadnego tłuszczu. Oczywiście nie smażę i takich rzeczy nie robię. Natomiast od jakiegoś czasu dodaję sobie po prostu oliwę z oliwek tłoczoną na zimno do pożywienia, jakie robię. Oliwa z oliwek jest bogata w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe. Jest to kwas olejnowy, jest to bardzo zdrowy kwas omega-9, który ma bardzo dużo korzyści zdrowotnych. Ma bardzo dobre działanie na układ krwionośny, obniża poziom złego cholesterolu, Zmniejsza on stany zapalne, jakie e, oczywiście są w naszym organizmie, jakie się tam dzieją. E, no i e, ma bardzo dużo e, przeciwutleniaczy, ma witaminę E, ma witaminę K, e, która działa pozytywnie na nasz układ krwionośny, na nasze serce. Mniejsze ryzyko udaru mózgu i chorób, właśnie serca. Siada również właściwości antybakteryjne, a według mnie jeszcze powoduje spadek masy ciała. Bo pamiętajmy, że nie tyjemy od tłuszczu, tyjemy od węglowodanów. A właśnie oliwa z oliwek spożywana regularnie, jeśli mamy nadmiar kilogramów, to działa w korzystny sposób na, nasz, na naszą nadwagę, na tak? naszą na nasz nadmiar kilogram, w taki sposób, że eliminuje nam zbędne kilogramy. Jak wybrać taką dobrą oliwę z oliwek? Ja tutaj konkretnych e, oczywiście firm nie podam, bo nie mogę. Natomiast e, mogę Wam powiedzieć mogę Wam podpowiedzieć, w jaki sposób to zrobić i na co zwrócić uwagę. W małych marketach można dostać taką oliwę. Trzeba uważać przede wszystkim na to, e, w jakich warunkach ona jest przetrzymywana? Ja na przykład jak idę do sklepu, to zawsze wyciągam tam z tyłu, żeby po prostu jak najmniej narażona na światło ta butelka była. Tak? Czyli ja zawsze biorę tą, która jest najbardziej z tyłu, bo wiem, że ona tam w tym ciemnym przebywa, więc jeszcze jest ok. Butelka jest ważna kolor. Butelka powinna być jak najgrubsza, szkło oczywiście, jak najgrubsze i powinna mieć ciemny kolor. Zawsze zwracamy uwagę na termin ważności również. Natomiast, co jest ważne, po kupieniu każdego oleju, takiego na zimno tłoczonego, powinniśmy przechowywać go w lodówce. Dlatego, że on wtedy, taka chłodna temperatura, chroni przed jełczeniem oleju. Dlatego polecam, właśnie przetrzymywanie takiego oleju w lodówce. No i e, dobra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia zrobi się gęsta w lodówce. Czyli czasami ja na przykład jak wyciągam z lodówki, to nie mogę, ją, nie mogę jej użyć od razu, tylko już musi trochę postać w jakby temperaturze pokojowej, żeby mogła ją wylać telki. Dlatego mam yy, pewność, że ta oliwa z oliwek jest dobrego, dobrej jakości yy, z pierwszego tłoczenia. Ona po prostu taka się zrobi jak jest dobrej jakości, to ona, się, ona cała stwardnieje. Po prostu tak jak mamy olej kokosowy, też on w lodówce jest twardy, także trzeba ją, jego łyżeczką, yy, często nawet trudno wyjąć. Natomiast oliwa z oliwek nie jest aż tak bardzo twarda, ale yy, twardnieje w tej butelce. Widać nie przelewa się, tak, jak patrzymy pod światło. I to jest dobra oliwa z oliwek. Można kupić i polecam stosować do właśnie do warzyw na parze, na, przykład na parze, do surówek, które sobie zrobimy. Oliwa z oliwek ma zielony kolor. Powinna taki mieć. Nie jakiś tam żółty i inny tylko. Właśnie ma zielony kolor i ma zapach, ma taki zapach, dla mnie to jest cudowny zapach, ma taki zapach zielo, czegoś zielonego, takiego, no nie wiem jak to nazwać, sami spróbujcie, kupcie, wypróbujcie, porównajcie i będziecie wiedzieć z czym macie do czynienia. Organoleptycznie oczywiście można też to zbadać, jak, właśnie, no jak jest ciemna butelka, no to wtedy nie zobaczymy koloru tego, tej oliwy, natomiast Warto czasami dodać trochę więcej tych złociszy i kupić coś lepszego. Bo niestety te oleje, które kosztują tam tej niższej półki, to one są mieszane. To są oleje, oliwy z oliwek, które mają do mieszka oleju słonecznikowego. Wtedy już ten kolor nie będzie ten, taki zielony, nie będzie twardniać w lodówce. Dlatego warto czasami wydać trochę więcej i mieć coś fajnego. Polecam stosowanie oliwy z oliwek. Dajcie lajka, łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem.